Co robić, jak straciłeś prawo jazdy? Poszedłeś do więzienia, odbyłeś tam terapię uzależnień, no, a niestety tej terapii nie chcą uznać w WOMP-ie przy odzyskaniu prawa jazdy. Zacznę od zapytania mojego widza, pensjonariusza jakiegoś zakładu karnego, byłego pensjonariusza. Witam pana, oglądam pana filmy i mam podobny problem ze zrobieniem badań do prawa jazdy. A więc, miałem zabrane prawo jazdy w 2009 Zamknęli mnie do zakładu karnego, wyszedłem po pewnym czasie W zakładzie zrobiłem terapię A przed zakładem karnym też zrobiłem terapię, chociaż nie miałem nakazu z sądu Wychodząc z kryminału, zrobiłem psychotesty i badania ogólne, czyli krew i mocz itp. I psycholog na końcu, który wydaje papier, powiedział że wszystko jest ok. Czyli wynika z tego, że badania psychotechniczne, tutaj y, tenże pan przeszedł. Papier, y, z którym idę do WOMP, a lekarz się pyta o terapię. Ja mówię, że przechodziłem, no to papiery proszę dostarczyć. Dostarczyłem, ale potem lekarz mówi, że potrzebuje zaświadczenia od psychologa, że rok nie piłem. Ja mówię, że przeszło rok byłem za kratkami, byłem badany alkomatem i na narkotyki. Pracowałem poza zakładem, dostałem wokandę. Nie było żadnej wpadki. No, i wokanda to jest papier z zakładu. No, ale pani doktor mówi, że to nie wystarczy, a niestety zakład karny nie może mi wystawić tego, y, czego ona chce, pomimo, że <śmum> przeszedłem tam całą terapię. I co w tej sytuacji mam robić? Co mam zrobić? Może mi Pan jakoś pomóc? Y, zaczęliśmy korespondować i z dalszych wyjaśnień wynika, że na prośbę, na wniosek mojego widza Zakład Karny wydaje jedynie pismo z pieczątką dyrektora i określił on to jako mam dyplom tylko i zakład nie może nic więcej wystawić. I zastanawiałem się nad tym i szczerze mówiąc nie mam pomysłu co robić. Jedynie, jedyne co mi przychodzi do głowy to pójść z tymi papierami z tegoż to kryminału, z tegoż to więzienia do jakiegoś terapeuty wyjaśnić uczciwie mu sprawę i poprosić o jakieś zaświadczenie. No, jeżeli to nie przyniesie skutku, po prostu rozpocząć terapię z tym zgodnie, co yy, potrzebuje lekarz WOMP. Natomiast zasmuciła mi jedna sprawa, yy, ponieważ yy, różne rzeczy się tam w zakładach karnych dzieją Ci ludzie przechodzą różne kursy, przechodzą różne terapie, a tak naprawdę nikt za bardzo tych papierów z zakładu karnego nie chce uznać. Wiadomo, że część kursów jest tylko po to, czy część terapii jest tylko po to, aby no, szybciej z tego więzienia wyjść, no, ale mam cichą nadzieję, że ci co szkolą, czy ci psycholodzy, którzy tą terapię Yy, przeprowadzają, no, biorą sprawę troszeczkę poważniej, nie tylko, aby to był jakiś papier do wokandy, czy tam do skrócenia kary. Także, yy, ciekawy problem, yy, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, jeżeli ty byłeś pensjonariuszem zakładu karnego, straciłeś prawo jazdy, przeszedłeś terapię i teraz masz problemy z odzyskaniem, powiedz jak to zrobiłeś, Napisz to w komentarzu do tego wideo i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.